Słowa Ewangelii według świętego Jana W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem Syna Zatracenia, aby się spełniło Pismo.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 która niszczy społeczeństwa bardziej niż jakakolwiek inna trucizna. My jednak przyzwyczailiśmy się do kłamstwa, a może nawet od niego się uzależniliśmy. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Kłamstwo stało się normą w przekazie medialnym i w publicznych wystąpieniach. Nawet jeśli jest oczywiste, machamy ręką, lekceważąc Jego śmiercionośne skutki. Świat dzisiejszy cierpi na deficyt prawdy. Jezus mówi, ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Chrystus był gotów zapłacić najwyższą cenę za prawdę. I ją zapłacił. Podobnie później uczynią Jego apostołowie: oddadzą swoje życie za prawdę, którą uwierzyli, za prawdę, którą na świat przyniósł Chrystus. Słowo Boże jest prawdą. Mało tego jest prawdą, która posiada moc uświęcania człowieka. Kto chodzi i żyje w blasku Bożego Słowa, nigdy nie potknie się ani nie upadnie. Słowo Boże ma moc oczyszczania ludzkich serc z brudu kłamstwa, z brudu grzechu. Jest jak skalpel dobrego lekarza, który wycina z naszych wnętrz komórki nowotworowe. Zechciejmy często i systematycznie sięgać po Pismo Święte. Słowo życia to jedyne skuteczne remedium na fałsz, i zakłamanie świata. Stawajmy zawsze w prawdzie, a prawda nas wyzwoli i uświęci.